Od czerwca 2015 roku wszystkie strony internetowe administracji publicznej powinny być w pełni dostępne dla każdego obywatela, bez względu na niepełnosprawność, wiek czy rodzaj urządzenia z jakiego korzysta. Tak wynika z rozporządzenia Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Niestety w rzeczywistości jest inaczej. Przede wszystkim mały druk, mały druk, natłok informacji, natłok ilustracji, obok ilustracji jest opis jeszcze mniejszy niż czcionka, która zawiera to podstawowe informacje i to stwarza po prostu problem dla ludzi, które, dla ludzi, którzy widzą słabo, którzy mają oczopląc, światłowstrzęt i w ogóle inne schorzenia, astygmatyzmy też i, i różne schorzenia i wady, także to jest na pewno, na pewno takim, takim kłopotem, barierą dostępności do do stron internetowych, do wszelkich informacji udostępnianych na stronach internetowych. Ja muszę korzystać z pomocy osoby widzącej, żeby znaleźć się na w sieci internetowej, ponieważ jest to szybciej, sprawniej i lepiej. Jeżeli ja zacznę się przy pomocy mowy syntetycznej poruszać po stronach internetowych, to no, upływa to bo, czas, przede wszystkim czas. Ja się nie odnajduję, jest problem z tym. Słabą dostępność potwierdzają raporty przygotowane przez Częstochowską Fundację Widzialni. Raport dostępności to sprawdzenie około 100, w tym roku sprawdzamy 120 e, najważniejszych serwisów internetowych w kraju. To są serwisy należące do prezydenta, premiera, Sejmu, Najwyższej Izby Kontroli, Trybunału Konstytucyjnego i tego typu ten poziom, e, że tak powiem, instytucji, wszystkie ministerstwa, e, czyli najwyższy poziom administracji e, w kraju. W pierwszej edycji, tak zwanym raporcie otwarcia w 2013 roku, średni poziom dostępności stron był, to było niecałe 2%, więc zaczę, zaczęliśmy na bardzo niskim poziomie. W kolejnym raporcie okazało się, że mieliśmy duży postęp, bo średni poziom dostępności to 12,8%. W marcu ma być gotowy najnowszy raport. Fundacja spodziewa się, że dostępność wyniesie około 30%, to jednak wciąż za mało. Raport bada około 30 kryteriów dostępności. No, są związane z, z sposobem publikacji treści czy grafiki są odpowiednio poopisywane, czy jest odpowiednia hierarchia tekstu badają to też osoby z niepełnosprawnościami tak? wykonują określone zadania osoba niewidoma, osoba niedowidząca, osoba głucha sprawdza czy jest w stanie na stronie dotrzeć do konkretnej informacji, wypełnić jakiś formularz więc no, żeby raport nie był bardzo obszerny my tego wszystkiego tam nie zamieszczamy ale każda strona jest sprawdzana w ramach raportu otrzymuje taką recenzję na koniec, gdzie są wskazane najważniejsze błędy i ogólna opinia na temat strony internetowej. W moim przypadku to największym problemem są formularze i kapcza, czyli przy dokonywaniu zakupów grafiki tekstowe, które weryfikują, czy formularz wypełnia osoba, czy robot. I z tym mam największy problem i jest to dla mnie bariera nie do przejścia. W ubiegłym roku Fundacja stworzyła też narzędzie, które dostosowuje strony www do potrzeb osób niepełnosprawnych. Bezpłatny serwis Polska Akademia Dostępności. Takie namacalne rzeczy, które są na Polskiej Akademii Dostępności to 270 szablonów graficznych stron internetowych, które można za darmo pobrać, bardzo łatwo zainstalować na swoim serwerze i mieć zagwarantowaną dostępność strony internetowej w rozumieniu mechanizmu strony internetowej. Następnie tę stronę trzeba uzupełnić treścią i tutaj też z pomocą przychodzi Polska Akademia Dostępności. Mamy kursy learningowe, mamy poradniki, materiały wideo, tak żeby się dowiedzieć, co to generalnie jest dostępność, jakie są najważniejsze rzeczy w temacie dostępności. Na platformie zarejestrowało się już ponad 5 tysięcy użytkowników, a liczba pobrań stron internetowych serwisu wynosi około 5 tysięcy. To wszystko co przygotowaliśmy w dzisiejszym odcinku programu Bilans. Na kolejny zapraszam jak zwykle w środę o godzinie 19.15 w imieniu Moniki Wróbel-Wnuk. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.